Dzień dobry, dobry wieczór Witam na moim kanale Noc minęła spokojnie zjedliśmy dobre śniadanko czas opuścić prom schodzimy na dół do poziomu zerowego dekujemy się w samochodzie i czeka nas przeprawa przez granicę mamy nadzieję, że bez problemu przejdziemy przez granicę i straż graniczna nie będzie miała problemu z naszymi covidowymi wynikami a więc wyjeżdżamy Jesteśmy na szpeckiej ziemi Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Oczy po Już Teraz tylko jeszcze taki pan Tylko tam na prosto do Z policji granicznej Będzie sprawdzał być może Czy jesteśmy, czy nie jesteśmy A tych chłopaków Exit! Okay. a coś no to otwieram A narkotyk? No, no nie ma, nie ma Otwieram Dobrze, że powiedziałem Free bottles, bo by kurwa sprawdzał, a mi że jedna, ja wiem, że ma. Teraz jest znak drogowy z dzikiem z Ronda drugim zjazdem na Pygdregg Szwed jeździ zjazdem. po takich rondach przyjedzie do Opola, bo do Polski to się załamie jak zobaczę <grym> rondo, do Polski Chyba <grym> na półrost trzeba jechać Z ronda lewej strony i wiedź na droga gruntowa. Jedź trasą przez 3,6 km Jezioro. Za 700 metrów skręć w lewo. O. Nie by żadnego dynkarza. Czekaj. Uwaga na, na, na gęsi. Kolejny znak. Uwaga gęsi. Na drodze, że Za 300 metrów skręć w lewo. Lila Herfolet. 400 metrów idź prosto i natychmiast skręć w prawo Ciekawie, czy na dać, czy hmm. dotarliśmy na miejsce jesteśmy przy ośrodku wędkarskim Herfalet nad jeziorem Hjalmaren zaczynamy zabawę. Nareszcie piękne słoneczko Bałwanów nie widać na wodzie jeszcze Piękna pogoda! Wiaterek tak. super! Do boju, do boju, Polska do boju, o, ho, ho. a czemu ten dździel taki tam idzie? Coś tam zapomniałem. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, panie, coś się dzieje się tak rucha? Za zaletkę Wrzuciłem Troszkę to trzeba wyregulować bardziej O tak może Takiego właśnie Tak ładnie sobie rzuciłem Dzić, piękna Dzić Drzewa się łamią, nikt się nie przejmuje Zostają tak jak tu jest rezerwa. spadną tu jest rezerwa. U nas też jest rezerwat W Puszczy Białowieszczańskiej i co? że się nie przejmuje złami się, do wody wpadnie Tak zostaje a łobędzik tu ma teraz życie To tu już złapał to co chce tu znowu łapać? Drugi przyszedł. Kotwica do wody Kotwica do wody akcji? Wczoraj tu złapał Szczupaka? Witek Wituś dobrze, bo jest fajna górka. Dlatego te łabędzie tu dupą do góry nurkowały. I tu musimy założyć tego pływającego Jak chcesz rzucać, to rzucaj, to ja wezmę po prostu gdzieś tutaj i rzucaj to dalej. Dobra, rzucam. teraz możemy rzucać Ło Konia opali, a potem tam, gdzie był ten sandacz. No więc mówię, przeciągnij sobie tam, co chcesz i znikamy tam, tam gdzie to konia opali, a potem pod tą wyspę, gdzie był ten sandacz. Tam jest 5 metrów. Tam gdzie kulka widzi? Tam? tam jest równo 5 metrów. Ale ile jest? Ryż? Ani jednej. No to nie Już nie widzę. Jest 4-7, idzie jest dobrze. I kolejny rzut i kolejny rzut i nici. Przędzalnie przędza otpiera I niciej. Do łódzkich zakładów Pogoda ładna jak widać Wysepki, chmurki świecą Domki w naszej bazie widać, o tutaj Koledzy w komplecie łapią Próbują, znaczy się? Starają się coś złapać Ładna wysepka przed nami Pod nią kamieni kupa I co, trochę zaczep? I tak to wygląda no może tym razem spróbujemy na slajderkę karaś slajderek karaś Jedziemy Jeszcze raz Tylko ten ławę, żeby mi tutaj nie wszedł na szlak Kurde, ten angielski to mamy dobry. No jak nie słyszałem, jak rozmawiałeś z serio, a najlepiej jak rozmawiałem z tą, z Krystyny, przez samochód, dzwoni, o której godzinie będziecie. Teraz ryzyko podejmujemy, rzucamy bliżutko tych kamieni i tych krzaczków na tej wyspie. Zobaczymy, gdzie wylądujemy zaraz Dobrze Rzut na piątkę I co z tego? Zmienimy typ prowadzenia Proszę, ładnie, Fika. Co z tego? Poczekamy chwilę. Zwituj, zwijaj to, ja to spróbuję. Bo tu jeszcze nie rzucałem. A tu jest króciutko, tak aż nawet tego za. Nie, no jak on wiesz, jeździ. Witek, ja tu sobie raz przejadę. Poczekaj chwilę. Wreszcie no wreszcie co jakiś maluch się zameldował co, co prawda Co prawda żeby... Ale jak złapany nie ładnie tak włączony? złapany No No i dlatego tak rozrobię Nie trafił. Rybka sobie lata Zimnie zachowana Nie trafiła no. no teraz Czy przyłów, czy rybka Zapierz go ja uważasz, żeby się. Jakie ranie Aaaa. było Bany Jeszcze nie lata Pilwnie zachowana, nie trafiła Mam teraz Czyłów, czy rybka Tylko uważa, że nie jestem przez akrotwicę Dobra, dobra. Już nie szukaj. 54. No, coś tam mierzy. 55. No jest piękny szczupak. Już? Tak, cały czas. Ale jest ładny. Wreszcie. Wreszcie jest rybka, mały, pokaż mały, rybka, rybka mała. O, jaka ładna jest. Wreszcie jest rybka, pokaż rybka O, jaka ładna jest. No i dobywca tacy. O, jaka ładna jest. Jest, jeszcze raz. Widać moją twarz też? Ryba duża. No <laughs> cały <jest> ekran. <laughs> Ale jest ładny, Wreszcie. Wreszcie jest rybka, pokaż rybka oczka. O, jaka ładna jest O, jaka ładna jest No i zdobywca tacy Wyłącz Jedziemy tak Czyli to trzeba dodać A to jest co? Mm, to jest to Tu jest zdjęcie Pierwsze Tu jest zdjęcie drugie Poważna mina To drugie chyba damy Czyli tak, drugie zdjęcie i to co się tu rusza FAKEBUKE mm -mm. Dodaj Dodaj Wybierz Drugie zdjęcie i to Dalej UDOSTĘPNIJ Jesteśmy w tej chwili w Szwecji Kurde już trzech odbiorców Kotula, Wydrych, Tadeusz Jadwiga, Daniej, Czubak Jeziorze Chiamary. Staram się złapać jak... No, staram się złapać i za chwilę jest złapany <laughs> Dobra Za chwilę zaśpiewa, to znaczy, że się Przekazało Co to wyjeżdżali tu do Skandynawii, to był chyba kwiecień jak nie jak kupił. Co ten sklep swój otwierał? No co YouTube prowadzi? Co co prowadzi? Na YouTube jest, prowadzi ten swój program Aha. Radek, Jarek, Spawek Sklep na YouTubie Co, nie, co zaczął, co, dopiero co otwierał sklep? Ty to mówisz, że to znaje, pisałeś do niego bo mm. jak to, na, na tym wyjeździe? Michał Wyderko, Albo seba. seba Seba Chodzi mi o to, czy Seba coś ulokował Odnośnie tego wyjazdu właśnie? Jedną czy dwie ryby I to nie wiadomo, czy ze Szwecji